Jeżeli kiedykolwiek będziesz miał ochotę odwiedzić dom zdrojowy, Wojciech, w lądku zdroju, to pokoiki wyglądają tak. To jest niestety już po dwóch dniach pobytu, czy po czterech? Po czterech. Także małym bałaganem na łóżeczkach nie musisz się przejmować. Co się działo na łóżeczkach, to się działo. A reszta pokoiku wygląda tak zasłonki ładne. I widok za oknem może mieć. ładne zasłonki Nawet jakiś telewizor o podobny wyrób Na kartę Na kartę, Na kartę. Przedsionek, toaleta, ubikacja I jeszcze raz Ostatni widok na pokoik w Wojciechu